Dziś w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej Kościół podaje nam do medytacji fragment Ewangelii Janowej opowiadający o pierwszym cudzie, jaki Jezus dokonał w kanie galilejskiej na prośbę swojej matki. Maria jest matką nie tylko dlatego, że wydała na świat Syna Bożego. Matką lub Ojcem można być nie tylko dlatego, że przekazało się dziecku życie biologiczne, ten zaszczytny tytuł przysługuje każdemu, kto daje i troszczy się o życie innych. Świętą Teresę z Kalkuty także nazywamy matką, dlatego że przywróciła godność ludzkiemu życiu, dlatego że troszczyła się o potrzeby innych. Matka Teresa wzorowała się na Maryi i Jezusie. Od nich uczyła się wrażliwości na potrzeby i cierpienia braci i sióstr. Nie mają już wina, mówi Matka Jezusa. Wyraża w ten sposób troskę, nie o zapewnienie alkoholu na biesiadnym stole, ale w słowie wino mieści się istota ludzkiego szczęścia i błogosławieństwa. Maria dostrzega potrzeby ludzi i wie, jak im zaradzić. Zwraca się do Jezusa. Jemu powierza tę sytuację, bo wie, że Jezus może wszystko zmienić w naszym życiu. Wie, że tylko On może nasze ludzkie, zakręcone i poplątane życie wyprostować i naprawić. Maria jest naszą Matką, bo troszczy się o nas. Jest Matką każdego z nas, ponieważ dostrzega nasze problemy i powierza je swojemu boskiemu Synowi. Nie bójmy się zwracać do Maryi w naszej niedoli. Pozwólmy się jej prowadzić do Jezusa. U Niego jest nasze życie i nasze szczęście.